Dzień dobry Państwu. Witam Państwa po raz kolejny na wykładzie w ramach Wakacyjnej Szkoły Poezji Wolnych Lektur. Dziś ponownie spotykamy się, spotykamy się z doktorem Arturem Helichem. Cześć Arturze. Cześć, bardzo Wstrzymy, miło. Przed nami dwie, dwie godziny. Pierwszy wykład o podmiocie lirycznym na przykładzie trenu Fortinbrasa Zbigniewa. Herberta, także godzinka teraz przed nami, później tak jak poprzednio zrobimy 10 minut przerwy i przejdziemy do drugiego tematu. Także oddaję Ci głos, Arturze. Bardzo dziękuję, jeszcze raz dzień dobry, wczesny dobry wieczór Państwu. Witam w pierwszym dzisiaj, a trzecim w ogóle wykładzie. Chciałbym w dzisiejszym wykładzie co nieco opowiedzieć o takiej sprawie, która Wydaje mi się, że części z nas może się wydać z morą czasów szkolnych. Części z państwa być może oczywistym banałem, a może wręcz zawracaniem głowy. Ale przecież chodzi o kwestię mającą kapitalne znaczenie dla interpretacji poezji, bo chodzi o kategorię tak zwanego podmiotu lirycznego w wierszu. Po co nam ta kategoria? Jak można jej używać? Kiedy w ogóle warto to robić? O tych problemach chciałbym trochę opowiedzieć, odnosząc się do bardzo znanego wiersza Zbigniewa Herberta pod tytułem Trenfort und Jest to jeden z najczęściej przekładanych na języki obce, jeden z najczęściej interpretowanych utworów nie tylko Herberta, lecz w ogóle w dwudziestowiecznej poezji polskiej. Niewiele jest takich tekstów poetyckich właśnie w polskiej literaturze, u których znaczenie tak zawzięcie się spierano. A sedno tego sporu tutaj bez wątpienia tkwi właśnie w problematyce związanej z tak zwanym podmiotem lirycznym. Zanim wyjaśnię, dlaczego tak jest, to przeczytamy sobie ten wiersz. Ja Państwu przeczytam ten wiersz i też go udostępnię, więc chwileczkę proszę poczekać. Mam nadzieję, że teraz widać na ekranie wiersz Trend Fortin Brassa. Pozwolę sobie go przeczytać.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 Osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk, kir wleczony po bruku, hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie, werbel, werbel, wiem, nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, Hamlecie, nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie łowiłeś chimery. Łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy, nawet oddychać nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś, co do ciebie należało i masz spokój. Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych, lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania, z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle, z widokiem na mrowisko i tarcza zegara? Żegnaj, książę, czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyślić lepszy system więzień gdyż, jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach. A ta woda, te słowa, cóż mogą, cóż mogą, książę. Jak Państwo widzą zapewne i słyszą, nie jest to wiersz przesadnie hermetyczny, nie jest to wiersz, który można by określić jako niezrozumiały, a występujące w nim metafory nie komplikują szczególnie jego wymowy, bo ta wymowa jest jasna, przynajmniej do pewnego stopnia jest jasna. Jasne oczywiście jest wtedy, jeżeli mamy przynajmniej w pewnym zarysie w pamięci fabułę najsłynniejszej tragedii Williama Szekspira, czyli oczywiście Hamleta, do którego wiersz Herberta stanowi czytelne nawiązanie. Fortinbras to bohater, który tylko dwukrotnie i na krótko pojawia się na kartach tragedii, ale mimo to odgrywa istotną rolę. Jest to królewicz norweski, który prowadzi wojska do wojny z Polską. Hamlet spotyka go najpierw, kiedy zostaje wysłany do Anglii, a potem w ostatnim akcie, tuż po zabiciu swego stryja Klaudiusza i po ostatecznym pomszczeniu swego ojca, tuż przed śmiercią wyraża prośbę, by nowym królem Danii został właśnie Fortinbras. Następnie Hamlet, który był raniony przez Laertesa, umiera, a nadwór, na którym dokonała się właśnie istna krwawa rzeźnia, przybywa nie kto inny, lecz właśnie Fortinbras. I Tenże Fortinbras dowiaduje się od pozostałego przy życiu Horacego, który był przyjacielem Hamleta, że Hamlet namaścił go na nowego króla Danii. W odpowiedzi na to Fortinbras wydał swój pierwszy rozkaz nakazał wynieść zwłoki Hamleta i wydać mu stosowny pogrzeb. I na tym dramat Szekspira się kończy. Jak więc widać, proszę Państwa, Zbigniew Herbert dopisuje do Hamleta Szekspira scenę, której w tym dramacie nie było. Scenę, w której właśnie pozostawia Fortenbrassa na osobności ze świeżym trupem Hamleta. Już pobieżna lektura utworu Herberta wskazuje na to, że Fortynbras, przemawiając do nieżyjącego Hamleta, czyli de facto mówiąc do samego siebie, przeciwstawia samego siebie Hamletowi na drodze ostrego kontrastu. No bo tak, ty Hamlecie nie żyjesz, a ja żyję. Z ciebie był bardziej myśliciel i filozof niż żołnierz, a ja jestem właśnie prawdziwym żołnierzem. Ty byłeś artystą ceniącym piękno, a ja jestem pragmatykiem i realistą. Ty nie, na, nie nadawałeś się do życia, a co dopiero do rządzenia, a ja nadaję się do rządzenia świetnie. Tobie przypadła w udziale rola bohatera tragicznego, a mnie długowiecznego, mądrego króla. Twoja rola się już skończyła, a moja rola dopiero się zaczyna. W puencie wiersza Fortun dopowiada jeszcze, żyjemy na archipelagach, co najczęściej interpretuje się po prostu tak, że byliśmy i jesteśmy zupełnie różni. Także proszę Państwa, myślę, że te wieloletnie, wieloletnie spory, które dotyczyły znaczenia tego wiersza, one się właściwie zaczęły już ponad 60 lat temu, to już jest długa historia. Te spory w zasadzie nie dotyczyły znaczenia tej czy innej metafory czy jakiegoś, nie wiem, sformułowania w tym wierszu. No bo ten wiersz, jak już mówiłem, generalnie jest bardzo klarowny w swojej wymowie jak na utwór poetycki w każdym razie. Tak naprawdę osią sporu od samego początku dyskusji na temat trenu Fortinbras'a było to, po czyjej stronie, czy Hamleta, czy Fortinbras'a stoi sam poeta Zbigniew Herbert. Która postawa, Hamleta, czy Fortinbras'a była bliższa samemu Herbertowi? Przykładowo Kazimierz Wyka, wybitny historyk literatury, twierdził, że Fortinbras, który reprezentuje sferę realizmu i pragmatyzmu, istotnie triumfuje nad Hamletem, reprezentującym wierszu artyzm i idealizm. Ale na przykład zupełnie odwrotnie uważała Anna Kamieńska, dla której ten wiersz stanowił przewrotną pochwałę Hamleta. No i wreszcie jeszcze inny badacz Janusz Sławiński, przekonywał, że utwór wyraża przeświadczenie nie dającej się znieść antynomii dwóch światów, idealizmu i realizmu, pragmatyzmu i artyzmu, świata Hamleta i świata Fortynbrasa i tak dalej, i tak dalej, a poeta przezornie nie zajmowałby stanowiska po żadnej ze stron. Wszystkie te klasyczne interpretacje, a potem było jeszcze trochę nowszych, są do pewnego stopnia przekonujące, ale są też, co tu dużo mówić, niesatysfakcjonujące, bo wszystkim tym interpretacjom zdaje się, jak sądzę, umykać coś, co jest właśnie związane z problematyką podmiotu lirycznego. Krótko więc teraz o tej problematyce. Zacznę od takich no, być może oczywistości. Otóż pojęcie podmiotu ma swoje osobne znaczenie w wielu różnych dziedzinach wiedzy. Trochę co innego podmiot oznacza w językoznawstwie, trochę co innego oznacza w prawie, trochę co innego oznacza w psychologii i jeszcze co innego oznacza w filozofii. Dla przykładu w językoznawstwie podmiot to po prostu nazwa części zdania, która oznacza wykonawcę jakiejś czynności. Tak? W filozofii podmiot to byt, który czegoś subiektywnie doświadcza, wchodzi w interakcję oczywiście z innymi podmiotami i z innymi przedmiotami. W psychologii podmiot to jednostka, która posiada przede wszystkim jakąś własną tożsamość. No więc kiedy połączymy sobie wszystkie te rozumienia w jedno i odniesiemy je do liryki, to wyjdzie nam z tego, że podmiot liryczny to jest osoba, która postrzega samą siebie jako osobę, która więc posiada jakąś tożsamość, która subiektywnie doświadcza rzeczywistości, która wchodzi w relacje z innymi podmiotami i która jest wykonawcą określonych czynności. I wszystko to oczywiście pamiętajmy w ramach jednego konkretnego wiersza. Innymi słowy podmiot liryczny to osoba o jakiejś tożsamości, która w danym konkretnym wierszu mówi, doświadcza i działa. Dlaczego w ogóle mówimy o podmiocie lirycznym? Ktoś mógł powiedzieć, czy nie łatwiej byłoby mówić o autorze wiersza albo o poecie? Po co nam to? Zresztą wielu osobom zupełnie się niepodobające określenie. Przecież poeci piszą, ktoś mógł powiedzieć wiersze po to, żeby wypowiedzieć się w pierwszej osobie, żeby coś wyznać. Przecież u podstaw liryki kryje się właśnie sytuacja wyznawania czegoś komuś innemu lub czasem sobie samemu. Prawdopodobnie pierwszym aktem poetyckim, jaki zaistniał w historii ludzkości, to było wyznanie komuś czegoś. Czemu więc tę osobę wyznającą mamy nazywać podmiotem lirycznym, a nie po prostu z imienia i nazwiska? W tych wszystkich wątpliwościach jest oczywiście wiele racji, a ja mogę zapewnić, że kłopoty z podmiotem lirycznym mają nie tylko uczniowie szkół średnich i ewentualnie nauczyciele, ale również wykładowcy na Wydziale Polonistyki, gdzie pracuję. Dość powiedzieć, że dwa czy trzy tygodnie temu mój kolega, który jest historykiem literatury, zapytał mnie o to, jakiego określenia użyć w swojej pracy na temat jakiegoś wiersza historycznego z historii literatury polskiej. Czy powiedzieć o podmiocie lirycznym, czy może o poecie, czy może o osobie mówiącej w wierszu, a może jeszcze jakoś inaczej? Czy w ogóle należy używać określenia podmiot liryczny? Co ja mu odpowiedziałem? No, odpowiedziałem mu, oczywiście, że to wszystko zależy. No przede wszystkim, nie można zapominać, że o podmiocie lirycznym nie mówi się od zawsze. Tak? Właściwie można raczej powiedzieć, że kariera tego terminu polonistycznego, podmiot liryczny, przypada tak naprawdę dopiero na wiek dwudziesty. W Polsce zwłaszcza na okres powojenny, a więc drugą połowę wieku XX, A wynika to z tego, że badania literatury, to już tak ogólnie mówiąc, rozwijają się oczywiście równolegle do samej literatury, starają się na bieżąco odpowiadać na jej potrzeby i bezpośrednio jakoś reagować, tak? No więc nie przypadkiem jest to, że mówimy o podmiocie lirycznym tak często i staje się to tak oczywiste właśnie w wieku XX, kiedy w literaturze pojawiają się nowe rodzaje wierszy, takie wiersze, jakich dawniej nie pisano. Jakie to są wiersze? No oczywiście takie, w których poeci chowają się za rozmaitymi maskami, w których nie mówią wprost, stosują ironię, Podkreślają, że ich biografia jest ich prywatną sprawą, że nie należy jej używać do interpretowania ich wierszy. Można takich poetów nazwać awangardowymi, modernistycznymi, nowoczesnymi. Natomiast wracając do pytania mojego kolegi, odpowiedziałem mu, że to wszystko zależy od tego, czy w tych wierszach, którymi on się aktualnie zajmuje, o których pisze, czy się w tych wierszach pojawia wątpliwość co do tego, czy żyjący lub nieżyjący autor tych utworów oraz osoba, która mówi w tych wierszach, w tych wierszach, przepraszam, to jest jedna i ta sama instancja. Bo jeżeli istnieją co do tego wątpliwości, to być może warto rozważyć właśnie mówienie o podmiocie lirycznym w tych wierszach. Właśnie po to, żeby podkreślić, że ten, kto mówi w tym wierszu, niekoniecznie jest tą samą osobą co autor. Znaczy mówiąc, że tożsamość tego, kto mówi w tym wierszu, nie jest z całą pewnością, tożsamością samego autora wiersza. Przykładowo, kiedy w pierwszym swoim wykładzie tutaj dla wolnych lektur mówiłem o trenie dziesiątym Jana Kochanowskiego. Kto z Państwa oglądał, to wie. No to używałem określeń poeta mówi, poeta wyznaje, a nawet pewnie mi się zdarzyło powiedzieć, że Kochanowski mówi, czy Kochanowski wyraża rozpacz. więc ktoś mógł powiedzieć, Ktoś mógłby to w ogóle uznać za jakąś, nie wiem, nadmierną szarżę, tak, że no przecież skąd ty wiesz, że Kochanowski chciał wyrazić i co chciał wyrazić, tak, czy to na pewno była rozpacz. Poeta już od setek lat leży w grobie, wokół jego biografii krążą, krążą rozliczne legendy, których prawdziwości czy nieprawdziwości, półprawdziwości prawdopodobnie nigdy do końca tak nie dowiedziemy. A tym, czym dysponujemy, są na pewno z całą pewnością teksty Kochanowskiego, które po nim pozostały. Tak? I ja oczywiście z takimi zarzutami się nie mogę nie zgodzić. Tyle, że kiedy analizuję treny, to nie widzę potrzeby, żeby zamiast poeta czy zamiast Kochanowski mówić czy pisać podmiot liryczny albo osoba mówiąca w wierszu. A to wydaje mi się nawet, wydawałoby mi się to nawet mówiąc szczerze, no trochę, nie wiem, może nawet groteskowe trochę, dlatego że w samym tekście trenów, nie znajduje przesłanek do tego, by jakoś oddzielać tego, kto mówi w wierszu od samego autora, od poeta, od Kochanowskiego. A sygnalizowaniu właśnie takiego odróżnienia służy właśnie posługiwanie się określeniem podmiot liryczny. Tutaj taki krótki też nawias otworzę, ponieważ też widzę to jako prowadzący zajęć na pierwszym roku studiów polonistycznych że bardzo częstą taką niekonsekwencją w rozmaitych wypracowaniach studenckich, myślę, że w szkole może być podobnie z tym, jest pisanie w rozmaitych rozprawkach, że osobę mówiącą w danym wierszu, że osobę mówiącą w danym wierszu można utożsamić samym poetą. Pojawia się taka uwaga, trudno to do końca udowodnić, no ale niech już będzie. No ale czytam dalej taką pracę, a tam się okazuje, że ktoś dalej pisze, no że podmiot liryczny mówi to, czy podmiot liryczny uważa tamto. No Jest to niekonsekwencja, skoro już się opierasz przy tym, że wiersz mówi sam poeta, sam autor tak zwany empiryczny, żywy człowiek, to zachowaj konsekwencje i pisz na przykład, nie wiem, Rafał Wojaczek wyznaje, albo Rafał Wojaczek mówi, a nie, a nie podmiot liryczny, no bo jaki to ma znaczenie, jaki to ma sens. Tak? Proszę Państwa, sięgnijmy do, znowu dostępny ekran, Ponieważ chciałem, żebyśmy na chwilkę właśnie zobaczyli sobie, mam nadzieję, że widać definicję z ze słownika terminów, terminów literackich. Tutaj Państwo widzą, że ta przynajmniej wstępna część tej definicji brzmi, podmiot liryczny jest to skonstruowana w utworze lirycznym fikcyjna osoba wypowiadająca swoje przeżycia, doznania, refleksje i poglądy. No to jeżeli odniesiemy te definicję do przykładowych trenów Jana Kochanowskiego, no to czy powiemy, że tą instancją, która wyraża żal i rozpacz po śmierci córki, jest skonstruowana w utworze lirycznym fikcyjna osoba wypowiadająca swoje przeżycia, doznania, refleksje i poglądy? No myślę, że y, oczywiście tutaj nie ma jedynej słusznej odpowiedzi, ale myślę, że dużo bardziej ta właśnie definicja ze słownika terminów literackich pasuje do sytuacji, którą mamy w wierszu Herberta, No bo przecież właśnie Fortinbras, który w tym wierszu Herberta opowiada, wygłasza swój trend, y, no jest po pierwsze fikcyjną osobą, co więcej jest osobą skonstruowaną w utworze lirycznym, no bo przecież Herbert, jak już mówiłem, dopisał scenę, której w dramacie Szekspira de facto nie było. I ta fikcyjna osoba, którą jest Fortinbras, robi nic innego, lecz właśnie wypowiada swoje przeżycia, doznania, refleksje i poglądy. Innymi słowy, Fortinbras z wiersza Herberta idealnie pasuje do definicji podmiotu lirycznego. No jeżeli powiemy, że podmiotem lirycznym w wierszu Herberta jest Fortenbras, który wyprowadza swój trend, no to jednocześnie dajemy do zrozumienia, że stanowiska Fortenbrasa i stanowiska Zbigniewa Herberta nie są tożsame, Także Herbert i Fortenbras to nie są te same osoby. A skoro już to ustaliliśmy, no to teraz zadajmy sobie pytanie, jak, w jaki sposób Herbert skonstruował tę właśnie postać Fortenbrasa. Co sposób skonstruowania przez poetę tej, tego właśnie podmiotu lirycznego, jakim jest Fortenbras, co ten sposób może nam powiedzieć o samym wierszu? Tutaj bym zaczął od tego, takiego pytania, postawienia pytania i próby odpowiedzi na nie. Mianowicie od pytania, jak ma się postać Brasa z wiersza Herberta do samego dramatu Szekspira. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że w samym dramacie Szekspira, jak tam do, do niego zajrzeć, co może jest zaskakujące, a może nie jest zaskakujące, że w tym dramacie pomiędzy Hamletem a Fortenbrasem zasadniczo żadnego konfliktu interesów nie ma. Nie ma tam żadnego sporu. Jak już mówiłem wcześniej, umierający Hamlet, spadkobierca duńskiego tronu, wyznaczył Fortenbrasa na swojego następcę. Tutaj mam nadzieję, że będzie widoczny po lewej stronie cytat z Hamleta w przekładzie Stanisława Barańczaka. Hamlet mówi, już nie posłyszę wiadomości z Anglii, lecz przepowiadam ci, że wybór padnie na Fortinbrasa Mi głos konająco oddaje za. A Fortinbras z kolei u Szekspira odpłaca się Hamletowi innym również symbolicznym gestem, kiedy wieść o jego śmierci nakazuje, tutaj znów cytat, czterej dowódcy niech dźwigną Hamleta i jak żołnierza poniosą na barkach na podwyższenie. Gdyby los podobnie na tron go wyniósł, byłby się zapewne okazał królem w pełnym sensie tego słowa. Niechaj piszczałki, werble i armaty śmierć jego uczczą wojskową muzyką. Oczywiście trudno dowodzić też, że w dramacie Szekspira istnieje pomiędzy książętami jakiś konflikt osobowościowy. Być może przytoczone wyżej słowa Fortenbrasa mogą jakoś zawierać, nie wiem, dozę kurtuazji czy dystansu, ale nie sposób dowieść, że kryje się za nimi na pewno wrogość. Tak? I właściwie taką jedyną przesłanką, która mogłaby posłużyć do udowodnienia, że postawy Hamleta i Fortenbrasa są jednak przeciwstawne, no To może stanowić opinia samego Hamleta, który w pewnym momencie dramatu Szekspira wyraża swoje zdumienie wobec odwagi i honorowości Fortinbrasa. Tutaj przepisałem dla Państwa, bo już nie będę czytał tego w całości, fragment, w którym znów pojawia się w słowach Hamleta nawiązanie do Fortinbrasa, którego no tak w zasadzie chwali Hamlet, tak, ale to ta pochwała może nieść w sobie pewien pierwiastek dystansu, nie wiem, czy ironicznego, ale chyba lekkiego dystansu. Ale to chyba trochę za mało jednak, żeby mówić o tym, że jest jakiś konflikt osobowości między Hamletem a Fortinbrasem w dramacie, w dramacie Szekspira. Zatem proszę Państwa, wyraźnie myślę widać, że Szekspir zarysowuje więcej podobieństw niż różnic pomiędzy młodymi książętami. Dowodzi tego zresztą też struktura fabularna dramatu. No bo obaj, i Hamlet, i Fortenbras noszą po pierwsze imiona po swoich ojcach. Obaj próbują ich pomścić. Obaj są wreszcie młodymi książętami, którzy oczekują na sukcesję tronu po swoich stryjach. Tak? Fortenbras niewiele w dramacie mówi, jego historie krótko streszczają Horaceu oraz Klaudiusz, a za jego zdawkowymi i konwencjonalnymi wypowiedziami może tak naprawdę stać zarówno szczera prostota ducha, jak i nawet, myślę, zręczne jakieś takie polityczne kunktatorstwo. Więc powiedzmy sobie dobitnie, ten wyraźny antagonizm pomiędzy Hamletem i Fortenbrasem istnieje tak naprawdę tylko w wierszu Herberta. Zwracając na to uwagę, Janusz Sławiński, który analizował ten wiersz, sugerował, że bodźcem dla tej reinterpretacji dokonanej przez Herberta mogło być znane studium Stanisława Wyspiańskiego o Hamlecie, w którym sprawa Fortenbrassa została wysunięta na eksponowane miejsce w strukturze dramatu. Wyspiański rzeczywiście akcentował, że liczni adaptatorzy dramatu Szekspira nawet na dobrych scenach wykazywali się rażącą ignorancją, niezrozumieniem, traktując Fortenbras'a jako postać, tu cytat z Wyspiańskiego, niepotrzebną, nudną i tekturową. Tymczasem zdaniem autora Wesela Hamlet i Fortenbras są w istocie postaciami analogicznymi, o równym znaczeniu dla fabuły dramatu. Podobnie więc jak Wyspiański w swoim Hamlecie, Herbert dokonywałby w trenie Fortenbras'a rehabilitacji norweskiego księcia. No dobra, no to powiedzmy, że wykonaliśmy kolejny krok. Wiemy już, jak ma się Fortinbras Szekspira do Fortinbrasa Herberta. Coraz bardziej widoczne też, myślę, staje się to, że Fortinbras jest właśnie pewnego rodzaju konstrukcją poetycką, tak? że jest autorską interpretacją tej postaci literackiej w wykonaniu Herberta. No to teraz w następnym kroku, Powinniśmy spróbować dowiedzieć się czegoś więcej o tym Fortenbrasie Zbigniewa Herberta. Trochę już na początku wykładu mówiłem o tym, jak wprost auto prezentował się Fortenbras. Tak? On się przedstawia jako realista, jako pragmatyk, jako dobry zarządca, trochę też jako cynik. Wszystkie te informacje, które podawał nam na swój temat, to można by fachowo określić te informacje, używając terminologii polonistycznej, jako tak zwane informacje stematyzowane. Stematyzowane, czyli dosłownie, czyli po prostu informacje dosłowne, bezpośrednio, właśnie bezpośrednio, dosłownie wyrażone. Tak? Oprócz takich informacji stematyzowanych, wyróżnia się także tak zwane informacje implikowane, a więc te informacje, które da się wywnioskować z danej wypowiedzi, ale które jakby nie są podane bezpośrednio, tak? które trzeba wykonać pewną pracę analityczną, żeby się do nich dostać. Trochę więc upraszczając, można by powiedzieć, że informacje stematyzowane są równoznaczne z tym, co mówimy, podczas gdy informacje implikowane są równoznaczne z tym, jak mówimy, tak? w jaki sposób mówimy. No. No i teraz, proszę Państwa, proszę mi wybaczyć to, że trochę powiem banałów, ale kiedy poznajemy jakiegoś człowieka, którego nie znamy, kiedy wyrabiamy sobie na, jakiś, na jego temat jakąś opinię, no to oczywiście zwracamy uwagę bacznie, nie tylko na to, co ta osoba do nas mówi, ale też na to, w jaki sposób mówi, tak? Na to, co sposób jej mówienia może nam o tej osobie powiedzieć, tak? Czasem wręcz na przykład jak poznajemy osobę bardzo gadatliwą, która jest skłonna do autokracji, opowiadania na swój temat, bardzo wielu różnych rzeczy, tak? to bardziej wiarygodne w jakby takim, nie wiem, no, rekonstruowaniu dla własnych potrzeb tego, kim ta osoba może być, mogą nam się wydać właśnie nie wiem, gesty pozawerbalne, to jak ta osoba gestykuluje, w jaki sposób formułuje myśli, jak wypowiada zdania. Nawet takie elementy jak, nie wiem, na przykład ktoś zaciąga, tak, mówiąc, to już może świadczyć skąd na przykład pochodzi, tak, albo jeżeli na przykład popełnia jakieś radykalne, fatalne błędy, gafy językowe, również to może być za nas jakąś wskazówką, prawda, na, kiedy rekonstruujemy sobie, stworzamy sobie obraz tej osoby, tak. No i właściwie nie ma podstaw, żeby w podobnych kategoriach nie myśleć o wierszach, w którym właśnie jakiś podmiot liryczny się wypowiada, tak. Wyobraźmy sobie teraz, że chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o tym właśnie Fortynbrasie Herberta, ale nie zwracając już teraz uwagi, uwagi na to, co Fortinbras samo sobie opowiada, no właśnie, że jest pragmatykiem, realistą, cynikiem i tak dalej, że będzie rządził w taki, a nie inny sposób, a Hamlet był taki, a nie inny. To tak? no wszystko to jest jedną ewidentną autokreacją, bo tak? no Fortinbras niewątpliwie Autokreuje, że tak? Chce, żebyśmy uwierzyli w jakiś obraz jego osoby, którą on sam stworzył. Ale właśnie skupmy się zamiast tego na tym, w jaki sposób wypowiada się Fortinbras. Co może nam powiedzieć o Fortinbrasie jego sposób, jego sposób mówienia to, w jaki sposób właśnie on się wypowiada. Swoją drogą, proszę Państwa, wydaje mi się, że wszyscy ci badacze, którzy analizowali trend Fortenbras'a, stosunkowo rzadko, bardzo wręcz rzadko, zwracali właśnie na to uwagę. Czy zatrzymywali się na tym, o czym mówi Fortenbras i to traktowali jako rzecz święta. Tak? Natomiast bardzo mało kto koncentrował się na samym sposobie mówienia Fortenbrassa, a więc na jego języku. Ponownie, żeby było nam łatwiej, wyświetlę, proszę Państwa, ten nasz wiersz, a więc udostępnię ekran. Mam nadzieję, że jest to znów, znów widoczne. Proszę się przyjrzeć właśnie temu, jak ten, jak ten Fortinbras się wypowiada. A ja tymczasem Państwu powiem, że spośród badaczy, którzy interpretowali utwór Herberta. Ja starałem się dawno temu, kiedy po raz pierwszy analizowałem ten wiersz, starałem się przeczytać wszystkie analizy dostępne tego właśnie utworu. To właściwie taką uwagę o tym, jakim językiem posługuje się Fortenbras, to znalazłem chyba może w dwóch interpretacjach. Jedna z tych interpretacji autorstwa Józefa Marii Ruszara była taka, Ruszar twierdził, że język Braca należałby do argumentacji politycznej XX wieku, a dowodem na to miałby być według Ruszara fakt, że to czarne słońce o złamanych promieniach, które nam się pojawia w trzecim wersie, no to jest oczywiście, może być traktowane jako odniesienie do swastyki, a swastyka jak wiadomo jest symbolem nazistowskiej III Rzeszy. Proszę Państwa, no, z całym szacunkiem do rozpoznań Józefa Marii Ruszara, ale jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób wypowiada się z jakim językiem mówi, no to ja akurat mam bardzo poważne wątpliwości, wątpliwości co do tego, czy y, słowa leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce w złamanych promieniach, tak czy te słowa, choć w niewielkim stopniu, przypominają retorykę dwudziestowiecznych polityków, tak? Podobnie zresztą jak wersy e, takie jak ten, żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie, łowiłeś w chimery, łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast zmiotowałeś, tak? No i wreszcie oczywiście cały ten, e, e, cała ta puenta tego, fantastyczna puenta tego wiersza, tak? Żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, tak? Zresztą, proszę Państwa, no, na ironię zakrawa też fakt, że Fortinbras zapowiada w pierwszym wersie Hamletowi, możemy porozmawiać książę teraz jak mężczyzna z mężczyzną. Mówi tak Fortinbras, po czym sadzi takie sążniste, poetyckie metafory o strąconych gniazdach i czarnych słońcach, które mają zładne promienie. Nie chciałbym się tutaj wdawać w dywagacje, zresztą jałowe, na temat tego, jak wyglądają, jak mogą wyglądać rozmowy mężczyzny z mężczyzną. Każdy oczywiście może to rozumieć trochę inaczej. Każdy może mieć trochę inne doświadczenia, ale chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że zasadniczo w ogólności, przynajmniej w polskim kręgu kulturowym, no, typowe rozmowy mężczyzny z mężczyzną no, nie wyglądają w ten sposób. Powiedzmy to sobie wreszcie wprost, proszę Państwa. Otóż język Fortinbrasa z tego utworu nie jest językiem ani polityka, ani nie jest językiem żołnierza, ani nie jest też językiem tak zwanego w cudzysłowie mężczyzny. Jest to natomiast niewątpliwie język poety. Jest to oczywiście język poety. Retoryczne chwyty młodego królewicza są tak sugestywne, że w trakcie lektury można zapomnieć, że ten nie jest milczeniem, tak? Takie jak y, nawiązanie też tutaj aluzyjne... Ale, proszę, y, tak. uciekłeś nam na jakieś ostatnie kilkanaście sekund pewnie. Y... Więc gdybyś mógł y, tam o 3-4 zdania się cofnąć... Czy już teraz jestem, czy nie? Tak, teraz jesteś, widać ci słychać już teraz. No dobra, to jeszcze raz udostępnię ten y, ekran. Czy jest widoczne? Tak. Dobrze, więc jeszcze raz powtórzę to ten ważny wniosek, który, który wypowiedziałem przed chwilą, jak uciekł, zanim uciekłem, że ten język Fortenbrasa nie jest oczywiście językiem ani polityka, ani nie jest językiem żołnierza, ani nie jest językiem tak zwanego w cudzysłowie mężczyzny, ale jest to oczywiście język poety, tak? Fortenbras posługuje się językiem poetyckim, tak? I te retoryczne chwyty Młodego Królewicza są tak sugestywne, no, że właśnie można zapomnieć, że ten rzekomo prosty żołnierz wypowiada wspaniałe poetyckie metafory. Tak? No i właśnie, zwracam uwagę na to, że mają Państwo tutaj również aluzję do słów Hamleta samego. Tak? Powiada Fortinbras, reszta nie jest milczeniem. Tak? Powiada też, tutaj jest aluzyjne w ostatnim wersie nawiązanie do tego słynnego powiedzenia Hamleta, słowa, słowa, słowa. Tak? Pojawia się jeszcze kolejny cytat z Hamleta: Danie z więzieniem. Tak? Zwróćcie Państwo uwagę, że te, te cytaty, aluzje, nawiązania do słów Hamleta, a przecież Hamlet wypowiadał się niezwykle poetycko w swoich monologach, no był artystą niewątpliwie, że te. Sformułowania nie są w tym monologu Fortenbrasa, który jest przedstawiany jako. który sam się przedstawia jako żołnierz, tak? Prosty i nieskomplikowany, że te sformułowania z Hamleta nie, nie stanowią jakichś takich, nie wiem, osobnych, poetyckich wysp w tym, w tym monologu, tak? One tutaj pasują. One się dopełniają z tym, co mówi sam Fortinbras. Tak? One, one nie odstają od reszty po prostu, tak? tylko właśnie świetnie komponują się z resztą tego utworu. A to oczywiście dlatego, co trzeba powiedzieć wprost, że Fortinbras mówi w tym utworze językiem samego Hamleta. Fortinbras Herberta zresztą nie tylko posługuje się poetyckimi metaforami jak Hamlet, ale też w przeciwieństwie do Fortenbrasa z dramatu Szekspira, on się nie ogranicza do zwięzłych i krótkich wypowiedzi, ale znów właśnie, podobnie jak sam Hamlet, wygłasza długi monolog do samego siebie i w tym monologu, proszę zwrócić uwagę, snuje dosyć szczegółową wizję przyszłości. Tak. I Choćby już przez ten sam fakt, że on snuje taką szczegółową wizję przyszłości, no to bardziej przypomina pod tym względem jakiegoś wizjonera, tak, niż człowieka czynu, który tylko reaguje na daną sytuację, tak? robi to, co trzeba i nic więcej. Tak? Podobnie wreszcie jak Hamlet, Fortinbras Herberta wydaje się bardziej teoretykiem niż, niż praktykiem. Najlepiej na przykład odnajduje się w powoływaniu do istnienia abstrakcyjnych opozycji, tak? No bo na przykład mówi nam ten Fortinbras, że świetnie się mówi nam o kryształowych pojęciach, tak? I o glinie ludzkiej, tak? Te, te kryształowe pojęcia są w zasadzie zestawione z, tym, z tą kliną ludzką. Tak? Następnie poddaje tę opozycję, którą sam zresztą wymyślił przed chwilą, analizie. Tak? No a przecież to jest nic innego, takie właśnie tworzenie jakichś abstrakcyjnych opozycji, analizowanie ich, rozdrapywanie, dzielenie włosa na czworo, to jest nic innego, co właśnie hamletyzowanie w tych słynnych monologach Hamleta. No przytoczę fragment znanego monologu, Hamleta. Być albo nie być, o to jest pytanie, kto postępuje godniej. Ten, kto biernie stoi pod gradem zajadłych strzał losu, czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęść i w walce kładzie im kres. Tak? Hamlet to właśnie przez cały ten dramat robił, tak? to znaczy tworzył jakieś różne opozycje, alternatywy, rozważał co lepsze, co gorsze, nic nie wydawało się ani lepsze, ani gorsze. Tak? I de facto to samo robi Fortinbras, zostawiając nieustannie Hamleta z samym sobą, tak? zestawiając na zasadzie opozycji artyzm, jakiś taki pragmatyzm, realizm, idealizm i tak, dalej, i tak dalej. Więc ponownie przywołując te polonistyczne terminy, o których już mówiłem, to można by powiedzieć, że informacja implikowana na temat Fortun w wierszu Herberta przeczy informacji stematyzowanej. Inaczej mówiąc to, w jaki sposób mówi Fortun w tym wierszu, przeczy tej wizji, którą on sam roztacza na swój temat, tak? No mówiąc prościej jeszcze, jakby jego własny sposób mówienia zdradza go tym, kim jest to naprawdę, tak? No i proszę państwa, jaki naprawdę jest w takim razie Fortin To pytanie trzeba w końcu postawić. No, wyłania nam się, jeżeli zwrócimy uwagę właśnie na ten język, którym się posługuje Fortin wyłania nam się dość, myślę, zaskakujący obraz, bardzo ambitnego wizjonera o duszy poety, o zdolnościach poetyckich, który, kiedy już jest po wszystkim pod kątem fabularnym, przybywa do Danii, aby odegrać rolę, co tu dużo mówić, pragmatycznego przywódcy od kanalizacji i prostytutek. Tak? To jest człowiek, myślę, że to nie jest coś, co teraz powiem, co nie, nie zabrzmi jakoś, nie wiem, nie zapachnie jakoś nad interpretacją, ale Wydaje mi się, że człowiek postawiony w takiej sytuacji no, ma prawo odczuwać niedosyt. tak? Zresztą podobne emocje towarzyszy opisywanym przez Stanisława Wiespiańskiego aktorom, którym powierzono rolę norweskiego księcia. tak? Wyspiański pisał skazani na to, że wchodzą na scenę wtedy właśnie, gdy publiczność idzie do domu i rada, by teatr opuścić. tak? No to pamiętajmy w takim razie, że oznajmiając Hamletowi że Hamlet wybrał część łatwiejszą, efektowny sztych, lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania, tak? no oznajmiając to Hamletowi, Fortynbras tak naprawdę próbuje w istocie przekonać do tych racji samego siebie. Tak? Bo kiedy uświadamiając Hamletowi, że to, co po nim, czyli po Fortynbrasie zostanie, że to nie będzie przedmiotem tragedii, no to uświadamia to samemu sobie. Kiedy wreszcie puentuje a ta woda, te słowa, cóż mogą, cóż mogą książę, no to orzeka tak naprawdę o braku mocy sprawczej yy, słów nie Hamleta, lecz swoich własnych. No i wreszcie jest w pełni świadomy, że to nie na jego cześć tak, narodzi się tej nocy gwiazda. Może więc, tak sobie myślę, trawestując słynne słowa y, Alberta Camus z y, y, mitu o Syzyfie, Trzeba sobie wyobrazić tego Fortenbrasa nieszczęśliwy. A tym samym, proszę Państwa, wiersz Herberta nie stanowiłby, jak dotychczas niejednokrotnie dowodzono, ani głosu za realizmem i pragmatyzmem, ani by nie stanowił głosu za idealizmem i sztuką czy artyzmem, ani wreszcie nie argumentowałby, jak chciał Sławiński, za niezbywalną, niezbywalną przepraszam, antynomicznością tych opozycji. Tak? Nie, właśnie wiersz Herberta, w tej interpretacji, którą tutaj przedstawiam, opowiadałby historię nieszczęśliwego, niedoszłego poety, w pełni świadomego, że ktoś inny już odegrał rolę, której, o której on sam marzył, tak? a jemu przypadło w udziale coś zupełnie innego. tak? I jest on w pełni świadomy, że na zawsze już pozostanie w cieniu tak naprawdę Hamleta proszę Państwa, trudno mi się w tym miejscu nie pokusić o to, żeby zwrócić uwagę na coś, to już tak na marginesie, a na coś, co zdaje się, że potwierdza tę interpretację, którą tutaj przedstawiam. Otóż proszę Państwa, zwróćmy uwagę na sam tytuł. Tutaj pokażę inny slajd. Ten krótki wyraz tren, składa się z trzech spółgłosek i jednej samogłoski E. Wszystkie te trzy spółgłoski ty, ry i ny zawierają się w bardzo bliskim, zresztą w bliskiej odległości od siebie w imieniu Fortinbras. I trudno mi nie myśleć w ten sposób o tym, że tak jak to słowo tren, które oczywiście oznacza utwór żałobny wyrażający żal po utracie kogoś lub czegoś, że te słowa jakby wpisane są w imię Fortinbras i składają się na ten wyraz tak jakby żal i żałoba były wpisane w los tej właśnie postaci samego Fortinbras. Powoli już przechodząc do wniosków, proszę Państwa. No, tutaj chciałbym jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które może się teraz oczywiście pojawić. Być może już ktoś takie pytanie zadał. Mianowicie, czy wszystko to było na pewno celowym zabiegiem Zbigniewa Herberta? Tak? Czy ta niespójność między tym, co mówi Fortenbras, a tym, jak mówi, tak? czy ona była zaplanowana przez poetę? Tutaj można zresztą przywołać zarzut, który ja bardzo lubię o nim przypominać. Zarzut, który miał wybitny, przedwojenny polski krytyk literacki, krytyki pisarz, Karol Irzykowski. Był to zarzut względem powieści Popioły Stefana Żeromskiego. Irzykowski zarzucał pisarzowi tak zwane, w cudzysłowie, zafałszowanie monologu wewnętrznego głównego bohatera, którym oczywiście był, jak pamiętamy, Rafał Olbromski, a to dlatego, Bromski był przez Żeromskiego przedstawiony w tej powieści jako postać, co tu dużo mówisz, nieskora do nauki, lekko myślna, taki porywczy wojak. Tak? Tymczasem jego monologi wewnętrzne były przepełnione poetyckimi, subtelnymi metaforami. Mirzykowski tak? sugerował wtedy, mówiąc dosadnie, że Żeromskiemu się po prostu ulało, tak? że przelał za dużo samego z siebie, tak, z własnych przemyśleń do bohater, bohaterowi, tak, do jego głowy. Tak. Jakby zapomniał się, zapomniał, że zamierzył sobie stworzyć prostą, dość nieskomplikowaną postać, której nie stać na takie przemyślenia poetyckie. No tak. więc ktoś mógłby teraz powiedzieć, że przecież być może podobnie było w przypadku trenu tak. Może i Herbertowi się ulało, kiedy pisał monolog Fortenbrassa. Na to pytanie nie znajdziemy już odpowiedzi. Herbert dawno nie żyje i nam nie powie. Zresztą nawet gdyby żył, to mógłby się wykwić od odpowiedzi. Tak jak się kiedyś wykpił Mickiewicz, jako zapytano, co to był ten mąż 44, na co on odpowiedział, że jak pisał, to wiedział, a teraz już sam nie wie. Tak. My jednak niekoniecznie powinniśmy zajmować się tym, co poeta miał na myśli, tylko powinniśmy zajmować się tym, tym co zapisał w swoim tekście, tak, bo do tego tekstu mamy dostęp, do głowy poety, do jego zamierzeń, niezamierzeń dostępu nie mamy, ale mamy dostęp do tekstu, tak. No i z tego tekstu wyłania nam się obraz Martin Brassa niewątpliwie jako właśnie nieszczęśliwego, skrytego, świadomego własnego losu w dodatku poety, tak. No i proszę Państwa, to już tak odchodząc od wiersza Herberta, przechodząc do takich już najbardziej ogólnych wniosków, to płynie z tej interpretacji, myślę, ważna nauka dla tych osób, które chcą własne wiersze pisać. Po pierwsze, w wierszach jak najbardziej można, ale też jak najbardziej nie trzeba mówić wprost we własnym imieniu. Tak? No jeżeli tego nie robimy, no to wówczas powołujemy do życia właśnie taki, podmiot liryczny, jak robił to Herbert, stosując to, co dzisiaj krytycy określają mianem tak zwanej liryki maski. Jedną z takich mask właśnie była maska Fortinbras. No ale po drugie, co jeszcze ważniejsze, myślę, że nauka jaka z tego płynie jest taka, że należy bardzo intensywnie i bacznie zwracać uwagę na, na to, jakie są w wierszu kreowane te, jak to mówiłem, tak zwane informacje implikowane, tak? a więc to, jak wypowiada się, w jaki sposób, jakim, jakim językiem tak, postać w danym wierszu tak. i czy to, jakim językiem się wypowiada, yy, jakich słów używa, czy to jest spójne z tym, yy, o czym mówi, jaką się prezentuje na przykład, jeżeli mamy do czynienia z takim wierszem, jak wiersz Herberta. tak. Oczywiście nie oznacza to wszystko, że za wszelką cenę musimy dbać o zachowanie tej spójności między tym, o czym ktoś mówi, a tym jak mówi, tak? No bo jak właśnie widać na przykładzie trenu Brasa, to najbardziej fascynujące w tym utworze, najbardziej fascynujące jest, jestem co do tego przekonany, jest właśnie ta niespójność zawarta w kreacji Fortenbras'a, tak? Bo gdyby on nie był taki niespójny, gdyby on po prostu był prostym żołnierzem, wujakiem i tak dalej, no to faktycznie ten wiersz by stanowił zwykłą tam, nie wiadomo w sumie dlaczego, wyrażoną pochwałę pragmatyzmu i realizmu, tak? ale właśnie nie, w tym wierszu jest coś więcej, tak? tylko wtedy zauważymy, że to więcej jest, jeżeli zwrócimy właśnie uwagę na język, tak? nie skupimy się tylko na tym, o czym on mówi, ale właśnie na tym też, jak mówi. Tak? Na tym dzisiaj ten pierwszy, dzisiejszy wykład zakończę i bardzo Państwu dziękuję za uwagę, a jeżeli są jakieś pytania, to słucham. Pytań nie ma, ale pojawiły się tutaj głosy i taka zrobiła nam się dyskusja na temat tego, jak uczyć w szkole o poezji, o tym podmiocie lirycznym. Czy odnosić się tylko do tych interpretacji, które już funkcjonują w kulturze? Czy może jednak dać najpierw pole do popisu młodzieży i pozwolić im, interpretować, a dopiero później zderzyć to z tymi funkcjonującymi interpretacjami. Znaczy jak rozumiem, to, to właściwie wykracza poza problem podmiotu lirycznego, no bo chodzi o to, czy w ogóle tak dać uczniom szansę na to, żeby oni sami jakiś wiersz zinterpretowali, tak, a dopiero potem konfrontować to z tymi interpretacjami, które już istnieją. No to to się oczywiście nie sprowadza tylko do problematyki podmiotu lirycznego, prawda? No bo to może też dotyczyć w ogóle tego, jak ktoś interpretuje dany wiersz. Prawda? To znaczy, mnie się wydaje, że no oczywiście w, w licealista może czuć się, ale mówię to mając doświadczenie, tutaj się przyznaje zupełnie bez bicia, mając doświadczenie uczenia, wyłącznie studentów polonistyki, tak? zdarzało mi się mieć jakieś tam pojedyncze wykłady w liceach, natomiast no nie jestem i nie byłem nauczycielem języka polskiego w szkole licealnej. Natomiast wydaje mi się, że młody człowiek może być bardzo przytłoczony tym, kiedy sta sobie sprawę z tego, jak wiele jest rozmaitych różnych interpretacji danego utworu, jak na ten tle zarysować swoje własne stanowisko? No, może to być jakoś tam, tak mi się wydaje, odstręczające. Czasami może być, do, do, może dobry skutek przynieść właśnie taka taktyka, żeby dać szansę takiemu właśnie młodemu człowiekowi na to, żeby sam zmierzył się z wierszem, zastanowił się właśnie nad tym. Nad tym co on tam znajdzie, ale ważne jest też to, to mnie ja teraz wydaje, na bieżąco się stałem nad tym, żeby jednak dać mu te narzędzia, tak? żeby umiejętnie podsunąć pewne pytania, bo są takie pytania, które zawsze warto postawić, kiedy się analizuje utwór poetycki. To są pytania na przykład o komunikację. Kto mówi w tym wierszu? Do kogo mówi? Na jaki temat mówi? Tak? Już samo takie zadanie pytania, kiedy sobie uczeń zada takie pytanie, to już coś na temat tego wiersza powie. Nawet jeżeli te pytania się wydają oczywiste, tak? być może zbyt oczywiste, ale jednak czasami warto sobie je postawić. Tak? Kolejna sprawa, o język, właśnie to, o czym dzisiaj mówiłem. Jakim no. językiem mówi dana postać? Tak? Jak się ten język, którym się posługuje dana, dany podmiot liryczny, ma się do, do tego, o czym ta, ta osoba mówi w tym wierszu? Tak? To jest druga sprawa. To jednak. Podsunięcie pewnych narzędzi, pewnych właśnie odpowiednio umiejętnych pytań tak, do danego wiersza, na które taki uczeń może sobie sam odpowiedzieć, wydaje mi się najważniejsze. Tak, no bo w momencie, kiedy eks katedra tak, przedstawimy jakąś interpretację wiersza, powiemy, tak, że tutaj Janusz Sławiński tak zinterpretował ten wiersz, no więc tak my musimy też interpretować. No. Ktoś może się zachwycić tym, jak wspaniale Sławiński interpretuje swoje czyjeś wiersze, tak? a ktoś może powiedzieć, że to jest nudne, że już zrobione, że po co powtarzać, że i tak tego nie dościnę, tego poziomu nie prześcimy Sławińskiego, tak więc po co będę w ogóle stawał w tą kursę? Może to być po prostu przytłaczające, tak? więc być może właśnie to przemyślenia jest to, żeby starać się podsuwać takie narzędzia w formie właśnie nawet czasami pytań, tak, które mogą pomóc tym uczniom samodzielnie zmierzyć się z utworem. Tak. A potem oczywiście, kiedy już własne interpretacje stworzą, należałoby skonfrontować te własne interpretacje z tymi, które już istnieją yy, jakoś się do tego odnieść, jakoś się osadzić w tym kontekście badań. Oczywiście tutaj mówimy już o takim poziomie, myślę, tych najzdolniejszych uczniów. Także tyle bym... Tak bym się chyba odniósł do tego. Nie wiem, czy jeszcze się pojawiły jakieś nowe głosy, komentarze? Tak, pojawiły się pytania pytanie właściwie to samo od dwóch pań. Czy może lepiej używać określenia osoba mówiąca zamiast podmiot liryczny przy omawianiu poezji? Moim zdaniem nie ma tutaj różnicy na poziomie jakimś takim logicznym. Tak? No, jeżeli mówimy o podmiocie lirycznym, jeżeli mówimy o osobie mówiącej w wierszu, no to jedno to i drugie określenie de facto oznacza to samo. To znaczy, chcemy podkreślić, że nie mamy pewności, a może wręcz wydaje nam się, że tak właśnie nie jest, nie mamy pewności co do tego, że istnieje tożsamość między autorem żyjącym empirycznym, a tym, kto mówi w wierszu. Tak? Po to właśnie tych określeń używamy, po to one są. Tak. Jeżeli ktoś woli określenia osoby mówiąca w wierszu, wierszu lirycznego ze względów nawet, nie wiem, po prostu stylistycznych, estetycznych, tak? proszę bardzo, natomiast chodzi bardziej o to, żeby zastanowić się, kiedy analizujemy jakiś wiersz, tak? czy faktycznie w przypadku tego utworu istnieje potrzeba podkreślenia, że jest taka rozbieżność, bo tak jak mówię, jak analizowałem treny Kochanowskiego, ja nie wiem tam o podmiocie lirycznym, o sobie mówiącej w wierszu, bo nie widziałem takiej potrzeby. Używam słowa poeta, że najczęściej w ogóle używam słowa poeta, chyba że chcę podkreślić, chcę właśnie zwrócić uwagę na to, że e, istnieje rozbieżność między tym, kto mówi wierszu, a samym autorem. No, wystarczy odnieść to do trenu No Gdybym powiedział, że poeta mówi, porozmawiamy jak mężczyzna z mężczyzną, no, wszyscy byśmy zaprotestowali przecież, to nie poeta mówi, to Fortinbras mówi. Tak? I w tym wypadku, czy powiemy podmiot liryczny, czy osoba mówiąca w wierszu, to już jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, żebyśmy za każdym razem zastanawiali się właśnie, jak jest, jakie jest uzasadnienie dla, dla użycia właśnie tej, tej formuły. No i byli konsekwentni w tym, tak jak mówiłem. Tak? Jeżeli, jeżeli twierdzimy, że podmiot liryczny i autor to jest ta sama osoba, no to konsekwentnie bądźmy i po nazwisku mówmy w takim razie, tak? A nie, a nie mówimy, że jest tożsamy autor z podmiotem lirycznym, po czym, po czym dalej piszemy o tym lirycznym, no bo to nie ma sensu. Jasne. Chyba nie ma... A, jeszcze pojawiło się jedno, jedno pytanie. E... Takie już konkretny, czy mówienie podmiot liryczny w trenach Ko Kochanowskiego jest błędem? To jest pytanie rzeczywiście bardzo kategoryczne i konkretne. Ja tutaj chyba na to pytanie powiem w ten sposób. Otóż proszę Państwa, kim ja musiałbym być, żeby powiedzieć tak, mówienie w trenach o podmiocie lirycznym jest błędem albo nie, mówienie o podmiocie lirycznym w trenach nie jest błędne. No przecież ja nie jestem żadną i nie ma, takiej, nie ma takiego, takiej instancji nadrzędnej, która powie państwu, że jest albo tak, albo jest siak. To tak naprawdę yy, za każdym razem mówienie w tych kategoriach wymaga od nas yy, po prostu przyjęcia jakiegoś punktu widzenia, wykonania jakiegoś procesu myślowego. Tak, Ja państwu powiedziałem, w nie wiem, dlaczego ja nie używałem określenia podmiot liryczny w trenach. Tak? Dlatego, że nie widzę takiego uzasadnienia, nie widzę takiej potrzeby, tak? Nie widzę w samym tekście jakiegoś takiego rozbicia między tym, kto mówi, a autorem, tak? Oczywiście, proszę Państwa, ja nie wiem, jakie są w tym momencie wymagania na matura na przykład, tak? Czy na maturze jest to traktowane jako błąd, czy nie jako błąd? Ja tego nie śledzę. Nie wiem, kto przygotowuje maturę, kto jak je ocenia, natomiast ja mówię tutaj wyłącznie, staram się pokazać taką perspektywę, z której patrząc, my możemy po prostu zastanowić się nad tym, jakiego my w ogóle języka używamy, analizując, analizując, robotując poezję i na ile to jest w ogóle sensowne. Tak? No, ja uważam, że trzeba być konsekwentnym i mówić we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Tak? Jeżeli uważam, że nie ma potrzeby mówić o podmiocie lirycznym, a tak uważam, w przypadku Kochanowskiego Trenu, nie będę o tym mówił, nie będę tak pisał. Niewiele osób tak wcale nie pisze, tak? Bo nie widzi takiej potrzeby, tak? Natomiast jeżeli by nam właśnie zależało na podkreśleniu, że to nie jest tożsama instancja, tak? No to wówczas, no to wówczas takiego określenia, jak podmiot liryczny, czasami mówiąc a wierszu, możemy użyć. Natomiast proszę państwa, jedną mogę powiedzieć z całą pewnością. Nikt, nikt, nikt na pewno nie może zabronić państwu z pozycji jakiegoś autorytetu, no bo kto miałby takim autorytetem być w ogóle, tak? Nikt nie może zabronić dokonania wyboru tej lub innej formy, tak? W przypadku interpretacji danego wiersza. Ważne, żebyśmy po prostu za każdym razem zastanowili się, czemu używamy takiego określenia, czym to jest uzasadnione i żebyśmy byli konsekwentni. Tak bym to podsumował. Dziękuję. Nasz czas na ten wykład się kończy, także dziękuję Ci za tą godzinę. Robimy przerwę 10 minutową i spotykamy się ponownie z doktorem Arturem Helichem i tym razem na warsztat bierzemy Mirona Białoszewskiego. Serdecznie zapraszam. i Dziękuję jeszcze raz za pytania, za tę dyskusję. Bardzo się cieszę. I do zobaczenia, mam nadzieję, za 10 minut. Do zobaczenia.